Niebieski. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, otwieram 28. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Zagrodno zwołaną na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszej sesję. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji obecnych jest, i tu proszę, zagłosujemy jako chorób, A tam na tablicy się nie wyświetla. Tak? Nie, nie, no, nie. Dobrze, A, to wyświetla Ale to jest na się naprawdę. Tak. Tak. Tak. Dobrze. Tak, tam coś, Tak, to tak. Kworu, tak, tak. Kworu, tak. Sekundę, się Pokojnie. I ile tam panu wychodzi? Na razie jest obecnych 11, nie obecnych 4. Pani Grabka, pan Łuc, pan Szklasz jeszcze... nie tak tak. tak. znaczy, No i Pani by się mogła tutaj dotknąć? Tak, to się jest. Pani Adja. nie ma to jest wszyscy. Wszyscy, tak. Stwierdzam tak. na dzisiejszej sesji obecnych jest 14 radnych na stan 15, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Radni wraz z zawiadomieniem na sesji otrzymali porządek obrad. Czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad? Dziękuję. Nie mam. Odczytam teraz porządek obrad. To otwarcie sesji, co nastąpiło. Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy Zagrożną w sprawie udzielenia odpowiedzi na pozew pani Karoliny Borgowskiej do Sądu Pracy w Lygnicy, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. I zamknięcie sesji. Przechodzimy do drugiego punktu. Odnośnie zajęcia stanowiska przez Radę Gminy Zagrodno w sprawie udzielenia odpowiedzi na pozew pani Karoliny Waldowskiej do Sądu Pracy gminy. Czwarty Wydział Pracy Ubezpieczeń Społecznych. Gdybyśmy wiedzieli o co chodzi, poproszę panią przewodniczącą o, prze, o przeczytaniu pozwo. Sam pozew bez uzasadnienia nie mam, To jest tak, Kodzika Karolina Wardowska, zwane Urząd Gminy Zagrodu. Wartość przedmiotu sporu 43 800 zł. Pozew o zapłatę i wynagrodzenia. Wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki 300 zł tytułem odszkodowania za dyskryminujące ukształtowanie wynagrodzenia z odsetkami ustawowymi liczonymi za opóźnienia. Od kwoty 3650 zł od dnia 25 sierpnia 2020 roku do dnia zapłaty. Od kwoty 3650 zł od dnia 25 września 2020 roku do dnia zapłaty. Ukształtowanie łączącego mnie z pozwanym w stosunku pracy z wyboru w ten sposób, że miesięczne wynagrodzenie powódki będzie wynosić. Wynagrodzenie zasadnicze wysokości 4700 zł brutto. Dodatek funkcyjny wysokości 1920 zł brutto. Dodatek specjalny wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku brutto. I zasądzenie od strony pozwanej na rzecz pobudki kosztów postępowania. Bez uzasadnienia. Bez zasobienia. Dziękuję bardzo. Ja teraz przeczytam pismo, a potem Otworzymy dyskusję. Zagrodno 28 październik 2020. Sąd Rejonowy Brygniczy, czwarty wydział pracy i ubezpieczeń społecznych w Powódka Powódka. Bartoska, Karolina, pozwany Urząd Gminy Zagrodno. Pismo Przewodniczącego Rady Gminy Zagrodno. Tytułem wyjaśnienia podaje, że jako... Przewodniczący Rady Gminy Zagrodno nie znajduje żadnych podstaw prawnych do tego, aby udzielać odpowiedzi na powód Wniesiony przez powódkę w tym zakresie nie zgadzam się z prawnikiem, radcą prawnym Kowalskim Maciejem, że to Rada Gminy ma udzielić odpowiedzi. Mniejszy jednak w zakresie, w jakim jest to możliwe, odnoszę się do treści e, Pozwol. Szanowni Państwo, muszę trochę maskę wcisnąć, bo okulary trzeba ubrać, a się paruje. E. Zgodnie z brzmieniem artykułu 11 ustawy o samorządzie gminy Rady Gminy jest organ, Rada Gminy jest organem, którego kompetencje ustawodawcze określi w treści artykułu 18 tej ustawy. Artykuł 8 ustawy, artykuł 8.2 ustawy o samorządowych stanowi, że czynności związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności wykonuje osoba wyznaczona przez wójta, osoba zastępująca lub sekretarz gminy. Z tym, że wynagrodzenie ustala rada gminy w drodze uchwały. Uchwały ustalające wynagrodzenie wójta podlegają ocenie wojewody pod kątem ich zgodności z prawem. Sprzeczne z prawem uchwały i zarządzenia organ, organu jednostki samorządowe samorządu terytorial, terytorialnego są nieważne o ile zostały podjęte z, naruszu, z, naraz, z rażącym naruszeniem prawa, a o ich nieważności w całości lub części orzeka organ nadzoru. Zgodnie z artykułem 91 ustawy 1 ustawy o samorządzie gminy przed, przed przedmiotowa uchwała została doręczona Wojewodzie Dolnośląskiemu sprawującemu nadzór na działalnością gminy na podstawie kryterium zgodności z prawem a ten nie znalazł podstawy do uchylenia uchwały numer 22 141 220 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wynagrodzenia wójta gminy Zagrodno a, a sama zainteresowana nie zaskarżyła jej ustawowym 30-dniowym terminie do Włoskiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za za pośrednictwem Rady Gminy. Powódka nie skorzystała z możliwości złożenia skargi do sądu administracyjnego. Pismo pomimo wiedzy w tym zakresie na tej samej sesji Rada Gminy Zagrodno Rada podjęła uchwałę w sprawie wygaszenia mandatu w tej uchwale powód. Tę uchwałę Podówka zaskarżyła. sprawa w toku, a zamiast uczynić to samo w stosunku do uchwały obniżenia jej wynagrodzenia, skierowała do Rady Gminy Zagrodno oraz Urzędu Gminy Zagrodno pismo w zakresie ukształtowania stosunku pracy wraz z wezwaniem do polubno, polubnego rozwiązania sporu, bądź jeszcze Będąc jeszcze w terminie do tworzenia skargi. Nie będę odnosił się do, do kierowanych zarzutów naruszenia zasad równego traktowania przez Radę Gminy. Tego i przedmiotowego poprzedniego. i poprzedniego Wójta, gdzie Twierdzenie takie wskazuje na niezrozumiałe, obowiązujące prawa w świetle przywołanie tu programatyki samorządowej. Wyrok sądu apelacyjnego w Lublinie z dnia 2 listopada 2016 roku. Sygnatura 3 APA 14 łamane przez 16 leks numer 21 6574 zwrócono uwagę, że uprawnienia Rady Gminy do ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta jest kompetencją ustrojową, a kontrola sądu powszechnego ogranicza się do oceny czy ustalane, ustalone na nowo wynagrodzenie wójta mieści się w granicach bezwzględnego bezwzględnie obowiązujących przepisów. Na gruncie niniejszej sprawy jednoznacznie wskazać należy, że wynagrodzenia powódki mieści się w granicach zakreślonych przepisami prawa, co potwierdził także nadzór wojewody gornośląskiego, nie podejmując rozstrzygnięcia nadzorczego, ani też nie skarżąc przedmiotowej uchwały do sądu administracyjnego. Podkreślić należy, że wynagrodzenie wójta ustalić może jeszcze nie rada gminy, a nie sąd, czego zdaje się oczekuje w O rzecz, orzecznictwie podkreśla się, że dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia wójta w trakcie trwania jego stosunku pracy, czyli w trakcie sprawowania mandatu wyrok Sądu Najwyższego 3 września 2008 roku sygnatura IPK24 łamane przez 08 leks numer 65 73 przy czym obniżenie przez ratę wynagrodzenia wójta nie jest nie, wójta nie wymaga jego zgody Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2008 roku, sygnatura 2 PK 330 łamane przez 07 OSNP 2009 rok łamane przez 21, miśnik 22 łamane przez 278. W mojej ocenie przedmiot, w mojej ocenie pismo mojej ocenie, pomimo przekonania, że Rada Gminy Zagrodno nie jest stroną do przedstawienia, na po, po, nie jest stroną postępowania, nie jest pracodawcą pobudki, nie, jest w posiadaniu jej akt osobowych jak i nie może wystawić jej zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia. Powództwo w takim kształcie, w takim kształcie jest Przedstawione, przedstawione sądowi, powinno być oddalone, a kwestie jego odrzucenia pozostawiam sądowi. Nie znajduję również podstawy do zawarcia ugody, bo nie ma takich podstaw prawnych na gruncie pro, programatyki sądowej. Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Czy są w tym temacie jakieś pytania, zapytania, uwagi? Jeśli nie ma, dziękuję, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, na sali obecność. Jeszcze sprawdzimy raz w polu, panie przewodniczący. Jeszcze raz w polu, dobrze. Jeszcze raz. A, jeszcze raz. Chyba to się wyłączyło.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 Nie wiem, Nie mogę to zdecydować, jaka jest I jeszcze raz jeszcze raz <głos> <głos> <głos> Jest 15 Dobrze, proszę. teraz do Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad 15 radnych poddaję pod głosowanie stanowisko Rady Gminy Zagrodną w sprawie udzielenia odpowiedzi na pozew Karoliny Bardowskiej do Sądu Pracy Brodnicy. Proszę o oddanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw lub kto się wstrzymał. Czeka, to już się nie to już pan Pan wieczór No, no, precz... no jeżeli ktoś jakieś problemy ma, to proszę się mam... No? To pan śniwa na Pan radny. Przepraszam. Pan wieczór nawet to Ja to mam, yummy, żeby to nie wiem, yeah, no? no, to jest. Nie wiem, co to jest. Zwodę nie jest, Zwodę, nie jest wstawać. Wstawać się, w Wodzowie, wstawać się wstawać, ale o, jest ale jest I jest tak pod nie, nie, nie, nie, że nie, się, dobrze nie, tutaj w nie, nie, to nie, nie, nie, nie, 11 za, 4 przeciw. Zgadza się wszystko? Tak, to jeszcze raz. Za 11, przeciw 4. Trzymało się za. Tak. Stwierdzam, że stanowisko Rady Gminy Zagrodno zostało przyjęte większością głosów. 4, 11 za, 4 przeciw. Dziękuję bardzo. Zamykam 20 siódmą, Nie, to 8 ósma. ósma, tu jest 28 28 28 sesję Rady Gminy Zagrodno. Dziękuję bardzo. Kredy, już